I dupy w klubie, kiedy wyciągam na barze hajs. Pokaż mi, co ma środku. Ej, pokaż mi, co ma środku. Nie, pokaż mi, co ma środku. Ona patrzy się na mnie i mówi: kotku. Się podobał, tej panny nie było rozmów. Zabierz, zabierz, zabierz dupę. Nie, sto liczy e z Widzę coś, czego nie widzę. I boli widok białych nosów. Bo wchodzi królewna, wychodzi potwór. Pokaż mi, co ma środku. Pokaż mi, co ma środku otwórz Pokaż mi co ma w środku Nie chcę więcej widzieć łez Ona nie wie co znaczy zdrada Albo chce mnie tylko na dziś Jedna chodza z dala od stada. Dużo wilków szerzy już kły Przy tak tak nie wypada Lecz to znika gdy czuję zysk Nie chcę więcej jej, nie chcę ich Co tu seks, niech się wali w pysk. Cały brudny spod nie ma zraż Pięć. Chłopa z nią zerwała, jej zdjęcia poleciały w śnie Pokaż mi co ma w środku, nie chcę twojej gołej dupy w klubie, kiedy wyciągam na barze hajs Pokaż mi co ma w środku, Ej, pokaż mi co ma w środku, nie Pokaż mi co masz w środku, ona patrzy się na mnie i mówi kotku Się podobam tej pannie, nie było